Dobra, kapeć, idziemy do tego szpitala. Osiem oh, lewim. No, siema, co tam? No, jedziemy do tych Amerykańców, żeby naprawić problem z demonetyzacją. Jadę z wami, nienawidzę algorytmu. Dobra, wchodzimy. Anila do bagażnika. Dobra, odpala. Hej, Mercedes. Tak, słucham. Odpalaj gryp samolotowy. No to. Fruniemy! Fruu. I can no speak speak American. No to. Fruniemy! fruniemy. fruniemy. fruniemy. Ej, kapeć, na burgera? Czy, czy, czy ja usłyszałem burgera? Tak, kapeć. What can I you? Dobra, głupia debilko, nie wiem, co tam gadasz, ale dawaj mi dwa burgery duże i frytki trzy razy. Co dobra, nie denerwuj mnie debilu, głupi, teraz mi daje z albo nwm. Kapeć, nie!